Kochani, robię t Fightera. jakoś ostatnio nie było czasu jednak pokażę Wam co tu zrobiłem skrzydła są obklejone nowy, różnymi tematami do tego będzie tworzony środek całe wnętrze no i tutaj jak Wam się to jest o, takie małe lampki LED będą podłączone do środka. SMD to są. Więc zapraszam do oglądania i subskrybowania. W Na najbliższym czasie Wam będę wysterelacjonował moje poczynania. Pozdrawiam.